Po zgrasz w zgraszy piosen, naszego wydebiota grotko Ja wybiazm z po prostu będę prosto z mojej strony festek Za ciasto, wie, wie, dyrek to, zmystw, fest, teks, a to wier, biedny, rektu, on Kawę no sprawy, sprawy zapytać, bez łubawy, lec, ławę Trzeba mieć sprawę, żeby sprawę zapozmę z łabę Dodać mlec z ławę Nawetko, mysa, nie chcę To z głową pięć, jak co zaplecamy się pcy Nie chodzę, chodzę wszyscy wszyscy, Mam swoją prawdę, niewiele fakty, lecą jak szantę Szantra, praty za cięcie, przepasy Cie te ukrywa se, te un dnie jeleno Pludy w kuelo, a głowa myla jak buelwa Co będzie beł, co będzie rzekło Piekło na ziemi, łetko rądem, dokrzenie Kto sło w do Kto sło w oceń? Kto sło w się jak szczewim? Kto słowo w do Kto sło w oceń? Wsiedźcie na w dół, a próbie do słowo w oceń? Kto w się w rzad, jak do Kto sło Wsiad na wkół, króła w problemę łosie no, z moją ciego gardów Wsiadkowi Tak ci wiedzę, jedę piartu Z okna, że to łachtą, Wiedę nowi chlapę Z cecho, jedzę sobą pisi drapę Tak połebską, ale wepci Kto kuli i depci, kciu to Tyle nie jest lechło, nie klepi, slepi, pisle, ślepszy pi S nie kwestii Nie ma szansu klawinu, jak jest to poskarina Co przęsł z lina Dream, poety czy plina. ma tak czy jenak Jedna winacę na cynkcyna, pluć jak maszyna Jestem tu, co we wiosce Rady rozgłośnią jedz za przecinak, hej za Maria Muszę cześć, łona jęsi, chłysiej Czy to coś zmieni? Kto słowo zęk, doch, do słowo zęk Czy to jest w żonek szewim Kto słowo zęk, doch, do słowo zęk Siedczyna w kół, oblodbeń Do słowo zęk, doch, do słowo zęk Czy to jest w żonek szewim Do słowo zęk, doch, do słowo zęk Siedczyna w kół, oblodbeń Ja ciążęś, nic między mną i nema. Ja ciążęś, nic między was problemem. Ja za kółtopsudę, nożem temat. Nasz tu drama, rolnikady w problemach. Ja ciążęś, nic między mną i nema. Ja ciążęś, nic między was problemem. Ja za kółtopsudę, nożem temat. Wszystkie różne to nieżelne ściema Jo, no i got koniec. Więc goda cię mnie robić. Nicy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tak to daj nie gadać i wie co robić, wie co robić i mnie gadać, ja z programu nie zodobać. bo to chłodzę.